Słowa Ewangelii według świętego Jana Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej,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 Dwie na pozór sprzeczne ze sobą postawy widzimy dziś w reakcji Marii Magdaleny. Spotyka ona Jezusa w poranek zmartwychwstania i chce Go zatrzymać dla siebie. Później jednak biegnie do apostołów, aby podzielić się z nimi radosną nowiną o tym, że Jezus żyje. Dokładnie taka jest miłość. Ten, kto kocha, chce być blisko ukochanej osoby, Chce z nią dzielić wszystkie chwile swojego życia, jednocześnie nie zamyka się na innych. Ten, kto zdolny jest do prawdziwej miłości, chce tą miłością dzielić się z innymi. Nie zatrzymuje jej pazernie, wyłącznie dla siebie, ale z radością biegnie do innych, dzieląc się swoim szczęściem. Święta Maria z Magdali jest doskonałym przykładem chrześcijańskiej miłości, która swoją siłę i entuzjazm bierze z doświadczenia spotkania z Chrystusem. Jezus jest Alfą i Omegą, początkiem i kresem doskonałej chrześcijańskiej miłości Agape. Jest początkiem, bo od Niego uczymy się miłowania bliźnich. Jest kresem, bo miłość prowadzi nas do Niego, gromadzi nas wokół Chrystusa, w jednej rodzinie miłujących się dzieci Bożych we wspólnocie Kościoła. Wszystko w życiu uczniów Chrystusa rozpoczyna się i kończy na miłości do Chrystusa. Odkryła to święta Maria Magdalena. To właśnie miłość jest motorem apostolstwa. Nie może być skutecznego głoszenia Ewangelii, jeśli nie wypływa ona z miłości do Chrystusa. Apostołem Ewangelizatorem jest tylko ten, kto tak jak Maria Magdalena, całym sobą, całym swoim życiem przyjął Słowo Boże, uwierzył w nie i rozkochał się w nim. Maria w tej ciężkiej chwili próby wiary na przekór zwątpieniu i załamaniu innych nie traci nadziei. Jej serce podpowiadało, że historia Jezusa, Mesjasza nie może skończyć się śmiercią, i zapieczętowanym grobem. Ona nie traci nadziei, bo prawdziwie kocha. Dlatego właśnie Maria pierwsza spotyka zmartwychwstałego Chrystusa i staje się apostołką apostołów.